słabo rozbudowana baza noclegowa, czy to dotyczy tylko gminy Urszulin? W jaki sposób Pan pozyskiwał informacje o tej słabo rozbudowanej bazie? I czy to raczej nie jest kwestia braku takiej zintegrowanej informacji i dostępności ogólnie informacji dla na zewnątrz? Bo podaję. W gminie Urszulin, gmina, która liczy 4100 mieszkańców jest 25 miejsc noclegowych, w czym są 3 miejsca, gdzie jest możliwość przynocowania grup od 30 do 70 osób. Czyli to w rezultacie daje około 400 miejsc noclegowych. Więc jeszcze raz. Co to znaczy ta słabo rozbudowana baza noclegowa i skąd ta informacja na temat tej bazy? Czy to nie kwestia tej takiej słabej dostępności tej informacji? I drugie. Mogę drugie? Tak, w pakiecie. Momencik. O. Kwestia takiego nastawienia i skierowania się na ten rozwój turystyki, takiej turystyki przyrodniczej to jest, jest, to według mnie też ważny i dobry kierunek, ale to, że w gminie Urszulin według danych z 1920 roku Ponad 53%, 53,5% ludności zatrudnionych jest w rolnictwie, usługach, później w sektorze, w sektorze finansowania. Natomiast budownictwo i przemysł to jest 12,3%. Czy nie warto by było też się zastanowić nad tym rolnictwem, który, no gmina Urszuli jest miejscowością, znaczy jest Gminą Rolniczą. E, czy nie warto by było też skierować e, jakieś propozycji do e, Rolników? No tak. tak. Dziękuję za pytanie. To odpowiadając na pierwsze pytanie dotyczące tych danych o liczbie obiektów nocdagowych, skąd ta e, informacja, że to jest dosyć słabo rozwinięte? Takie dane są publikowane rokrocznie przez Główny Urząd Statystyczny? Może ja mogę mówić bez tego mikrofonu, co? po prostu donośnym głosem, e, więc e, rokrocznie Urząd Statystyczny publikuje dane dotyczące liczby e, miejsc noclegowych w obiektach noclegowych na poziomie gmin e, i te dane, przeliczając je na liczbę mieszkańców, można stwierdzić, jakie jest nasycenie danej gminy e, tymi miejscami noclegowymi. Tutaj ja mówiłem generalnie o obszarze Polesia Lubelskiego, że jest to dosyć niskie nasycenie. Tutaj wyróżnia się in plus gmina wiejska Płodawa, gdzie jest stosunkowo dużo, natomiast wciąż na tle Innych obszarów z rozwiniętą turystyką, to wszystko są niskie wartości. Nie ma natomiast danych na poziomie gmin od 2014 roku dotyczących wykorzystania, czyli innymi słowy, udzielonych noclegów, czyli wiemy, ile jakby jest łóżek, nie wiemy, ile noclegów. Natomiast te dane jeszcze z 2014 roku pokazują też, że to były stosunkowo niskie liczby, jeśli porównamy to z innymi parkami narodowymi. To odpowiadając na pierwsze pytanie. Odpowiadając na drugie pytanie, ja skupiłem się na turystyce, natomiast tam już później pod koniec, może trochę goniąc ten czas uciekający, zwróciłem też uwagę na to, że to nie może się opierać tylko na turystyce i że jedną z takich dziedzin jest rolnictwo, także ze względu na specyfikę właśnie tego obszaru. Mówię o rolnictwie ekologicznym, jako, o takim obszarze, w którym zarówno ze względu na te inteligentne specjalizacje województwa, jak i ze względu na cele stawiane na szczeblu unijnym trzeba będzie nadgonić z tą produkcją e, ekologiczną. Mówiłem też o tym, że są różne otwierające się możliwości wykorzystania biomasy, choćby w energetyce, ale także w przetwórstwie. E, więc e, to był jakby na, na tyle, na ile mi się udało jakby ten temat e, tak powiem, zaadresować lub zahaczyć. Ja mam i pytanie i prośbę. Pytanie, bo melioracje to nie tylko odwodnienia, ale i również nawodnienia. Czy nie idzie jakoś na tych, gdzie wysycha woda w czasie upałów, upałów nawadniać? Jeszcze skończę, panie dyrektorze. Może to jest utopijna myśl, ale ja często chodzę wzdłuż kanału wieprzna od Puchaczowa do drogi na Dorochucze. Ja nie znam tej miejscowości i nikt mnie nie przekona, że ten kanał jest wykorzystywany tak, jak był z myślą budowany. Czy jakoś nie szłoby nawet wykorzystać tej wody do zasilenia parku w celu nawodnienia? To jest pytanie, panie dyrektorze i prośba druga. Ja, tu już mówiłem tydzień temu, przywożę wycieczki z zewnątrz i oglądamy park. Byliśmy, w dwie grupy były w zeszłym roku w tym Poleskim Siole, Zachwyceni. Tylko jeden mankament, wiem, że to nie jest pana działka, droga dojazdowa. Ja nie mówię, żeby tam był asfalt ale żeby wyrównać te domy. Tyle. Dziękuję. Odnosząc się do pytania pierwszego, to można by krótko odpowiedzieć. Woda w wodzie nierówna. Nie można wodą z Kanału nałowieczna nawodnić w parku, bo to jest zupełnie inna woda, o innych właściwościach fizycznych chemicznych. Nie daj Bóg, żeby się ta woda silnie zautrofizowana dostała. Do, do parku. Nie o taką wodę parkowi chodzi, więc nie ma możliwości, żeby park zasilić i nie stracić przy tym jego wartości przyrodniczych, żeby go zasilić jakąś inną wodę. My po prostu musimy dążyć do tego, tak żeby, żeby było przynajmniej na terenie parku, tak jak to drzewi bywało, czyli żeby ta woda, która jest opadowa, wolno napływająca, napływająca przez park, żeby jak najwolniej przez park płynęła i żeby jak najwięcej tej wody na jak najdłuższy czas w parku pozostawało. Tylko tyle można zrobić. Nie ma opcji zastąpienia jej mm. inną, inną wodą. Broń Boże, wodą z Knołowie przytrzymane. Wnosząc się do pytania drugiego, mogę powiedzieć, że ja robię co mogę. Rozmawiam z Panem Wójtem. Gminy patrzą na to zupełnie inaczej, te, bo słyszę temat, że jeżeli tam ma być droga, to powinien to być asfalt. Ja nie chciałbym wyasfaltować Polskiego Parku e, Narodowego. E, no, może jakoś tam jeszcze parę razy po, pochodzę, popłukam, może kawałek tej drogi e, tutaj od przypomniku, tak, od zjazdu przypomniku kilkaset metrów, tak dobrze byłoby porównać. Ale też proszę spojrzeć na to e, z innej strony. A po co tam wyjeżdżać samochodami? Czy jest jakiś problem, żeby ten kilometr e, e, przejść pieszo? E, to też bardzo fajna wycieczka przez, przez las, przez parku narodowego. Nie oczekujmy też, że w każde miejsce będzie dostępne w parku e, e, że parkujemy auto bezpośrednio przed atrakcją i już ta atrakcja nam, nam się pojawia. Więc można i tak podejść do, do tematu, czyli zostawiamy samochody przy szosie, albo y, tutaj na tym parkingu, na tym miejscu postojowym y, przy pomniku kopu i dalej idziemy pieszo. Jest też y, taka opcja. Niemniej jednak, y, no wiem, że nie każdy też tak, są ludzie z, y, z różnym stopniem sprawności, czy osoby starsze, które chciałyby dotrzeć jednak pod z sioło. Więc ja tylko zapewnię Pana, że mam to na uwadze i będę się starał jakoś tam monitorować dalej y, Pana Wójta, żeby trochę chociaż tę drogę y, poprawił. Co już, już uczyniłem, ale tak jak mówię, najchętniej Wójt chciałby y, zrobić asfalt w tym miejscu i w wielu jeszcze y, innych miejscach. Mnie to nieco zasmuca, bo Owszem, to jest wygoda dla ludzi, natomiast po lesie wyraźnie traci na swoim uroku poprzez utwardzanie dróg. Tak jest, jest moje zdanie. Nie wiem, czy Państwo się ze mną zgodzicie. Tak, tak. Jeszcze mam pytanie do Pana Dyrektora, jak można. Panie Dyrektorze, jakie są szanse na powiększenie... Parku, a przynajmniej jego urzędnik. Bo wiem, że to jest problem. Na pewno pan dyrektor się starał od lat. Na dzień dzisiejszy, będąc realistą w tym temacie, uważam, że raczej szanse tu są mizerne. Temat był podejmowany już jakiś czas temu, około, no już ponad 10 lat, chyba minęło. Może niecałe 10 lat. Nie udało się nawet, właściwie to mam powiedzieć, że udało się. Udało się, w 2017 roku powiększyliśmy park o 4 hektary. Proszę Państwa. Tak? To był nasz wielki sukces. Trwało 4 lata, trwała procedura powiększania parku. Powiększyliśmy my park m.in. o miejsce, w którym Państwo dzisiaj się znajdujecie, bo ta działka, na której jest dyrekcja parku i ten budynek, w którym w tej chwili się znajdujemy, one były nabyte już po powstaniu parku, Park powstał w 1090 roku, a kilka lat później dopiero ta działka została odkupiona, więc ona formalnie przez te wszystkie lata była poza parkiem i dopiero w 2017 po czterech latach procedowania udało się włączyć te ciągły i jeszcze kilka innych o podobnym charakterze. Trwało to długo, to są też, że tak powiem, boje z samorządami, powiększenie parku. Generalnie dalej samorządy, czy, czy tutaj na Polesie, czy ogólnie w całej Polsce samorządy, te, które mają na swoim terenie parki narodowe, są bardzo ostrożne w tym temacie i jeżeli mogą powiedzieć nie zgadzam się, to mówią nie zgadzam się zazwyczaj, bo kojarzą to z, w dużej mierze z jakimiś ograniczeniami, które ich czekają, tak? Z ograniczeniami możliwości inwestowania w rozwoju na tych obszarach, o które się tak powiększą. Moim zdaniem Dopiero wówczas powstaną dobre warunki do tworzenia nowych parków narodowych i powiększania istniejących, kiedy przepisy będą tak funkcjonować, że będzie się po prostu opłacało być w Parku Narodowym, będąc prywatną osobą, mając prywatną działkę, że będzie się opłacało, że będzie, będą ludzie nawet zabiegać o to, że ja bym chciał, żeby moją działkę włączyć do Parku Narodowego, bo będę miał takie, takie, a takie to yy, profity. Dopóki tych profitów ludzie nie widzą, a te profity, nawet jeżeli jakieś są to są przesłaniane przez zagrożenia, to do możliwości inwestowania, rozbudowy, budowy. Dopóki przeważają takie elementy, bo uważam, że powiększyć park będzie bardzo trudno. Bo pamiętajcie Państwo, że prawo jest tak skonstruowane, że Żeby powiększyć e, istniejący park narodowy, czy e, utworzyć nowy, jest e, konieczne uzgodnienie z samorządami każdego szczebla innego, powiatowego i wojewódzkiego m, tego terenu, e, na którym dany obszar e, się znajduje i to uzgodnienie jest bardzo trudne do, do przeprowadzenia bardzo, na dzień dzisiejszy. Może ja tylko dopowiem te dane, o które sprawdziłem w międzyczasie. Może z tego mikrofonu. To w Głównym Urzędzie Statystycznym dla gminy Urszulin jest 70 miejsc noclegowych, gmina Sosnowica 280, a gmina Wiejska Włodawa ponad 2300. Białowieża, czyli gmina wiejska położona właśnie w Parku Narodowym i wykorzystująca w lepszym stopniu ten potencjał turystyczny, to jest 900 miejsc noclegowych. Więc to jakby w oparciu o te dane stwierdziłem, że tutaj to liczba tych obiektów turystycznych, czy jakby baza turystyczna noclegowa jest rozwinięta w niewielkim stopniu. Czy na przykład jest jakaś możliwość, nie wiem, nawiązania szerszej współpracy między Parkiem Narodowym a gminami, które okalają Park Narodowy tutaj na naszym terenie? Jak można, czy są, czy są też jakieś badania, które, które właśnie wykazywałyby to jak duże zyski mogą płynąć dla gmin i dla mieszkańców gmin z tego, że właśnie są na terenie, na terenie Parku Narodowego, bo z tego co, co, co z, przeglądaliśmy, sprawdzaliśmy, no w Niemczech są te badania i jest przeliczenie na miejsca, na, miejsca na, na zatrudnienie, przeliczenie tych zysków, natomiast w Polsce takich danych nie ma. Czy można takie badania przeprowadzić i w jakim to trybie można byłoby zorganizować i jak poprawić w ogóle, jak poprawić współpracę właśnie gmin i, i parków narodowych, żeby ludzie zobaczyli ten interes jakby płynący z, i korzyści płynące z sąsiedztwa. Dziękuję. I jeśli chodzi o statystyki, to ja tutaj się nie będę wypowiadał, to może bardziej e, e, tutaj... E, o Natomiast mówiąc o współpracy z gminami, oczywiście ta współpraca ona jest i musi być. Z tym, że należy stwierdzić, że jeśli chodzi o różne gminy, ona z różnym natężeniem się odbywa. Siłą rzeczy z gminą Urszuli jest tam jakby najbardziej po drodze, bo największa część parku jest lokalizowana w tej gminie Najczęściej i najwięcej z tą że gminą współpracujemy. E, uczestniczymy w projektach gminnych, to też jest taka zaleta, którą akurat te gminy gdzieś tam do, dostrzegają i wykorzystują, bo za realizację projektu e, udziałem Parku Narodowego, w y, części realizowanego na terenie Parku Narodowego są, no, są bonusy, po prostu projekt jest y, sporo lepiej oceniany i dzięki temu łatwiej mu uzyskać y, dofinansowanie, więc y, tu władze gminy Urszulin na pewno wiedzą i z tego y, korzystają. Y, zwykle dużo więcej korzysta gmina, park jest jakby partnerem takim, który się tam pojawia i jakąś swoją działkę w danym projekcie realizuje. Takie projekty są realizowane w tej chwili również, więc na przykład ten projekt, w którym powstają te ciągi pieszo-rowerowe, czy do Załucza Starego, czy tutaj do, do Jamnik, one powstają w partnerstwie z polskim Parkiem Narodowym, więc na to dostrzega i z tego korzysta. Inne gminy korzystają dużo, dużo mniej mimo by mogły, bo my od takiej współpracy nie odżegnujemy się i chętnie podejmiemy trud realizacji jakiegoś fragmentu projektu, jeśli tylko nie zechce iść w tę stronę. No widać po gminie Urszulin, że da się pewne rzeczy zrobić. Z z korzyścią dla, dla wszystkich, dla mieszkańców, dla turystów, włączając w to Park Narodowy, dzięki temu łatwiej uzyskuje się dofinansowanie. Oprócz takiej współpracy z samorządami, mnie tutaj brakuje, brakuje jeszcze czego innego, bo Staraliśmy się przez te ostatnie lata, przez wiele, właściwie od początku się staramy, ale z takiej możliwości większe pojawiły się, jeśli chodzi o środki finansowe z wejściem Polski do Unii Europejskiej, realizowaliśmy wiele projektów i park uczyniliśmy bardziej dostępnym dla odwiedzających, w związku z tym tych odwiedzających jak tutaj e, Pan była stara przedstawić, no, wzrosło kilkukrotnie przez, przez ostatnie 10 lat. W ubiegłym roku, w 2021, mieliśmy ponad 125 tysięcy e, turystów. E, tylko e, uważam, że jest zbyt małe wykorzystanie tego potencjału, też trochę i takiego finansowego, który drzemie w tych turystach, którzy którzy przyjeżdżają, bo przecież to nie tylko y, hotel DROP y, mógłby zaraz, zarabiać i restauracja DROP w, w każdej wiosce, przy każdym wejściu i wyjściu ze ścieżki przyrodniczej można y, zarabiać, tak, na, na różnych rzeczach, na, na handlu y, z, z odwiedzającymi y, park, czy też na przykład na udostępnianiu y, miejsc postojowych, bo Często my, jako park, znajdujemy się w takiej sytuacji, że nie możemy wygospodarować na swoim terenie więcej miejsc postojowych. A lokalni, tak zwani, mogliby z, y, z dużą łatwością to uczynić. No braku, brakuje jednak jakiegoś takiego odruchu biznesowego jeszcze wśród y, wielu naszych mieszkańców. Być może trzeba jeszcze, jeszcze trochę czasu, jak się pierwsze jaskółki pojawią. Często tak bywa w naszych wioskach, tak jak ktoś coś sobie przy domu zrobi, na przykład wieś Jamiki jest tego przykładem. Tam były same parterowe domy, pewnego roku ktoś dostawił sobie poddasze i teraz całe Jamiki okazuje się, że już są wioską, gdzie są parterowe domy, ale z użytkowym poddaszem. Więc myślę, że taki dobry przykład jest potrzebny praktycznie w każdej, każdej wiosce przy Polskim Parku Narodowym. Tak? Czy to są jamniki, czy stare Załucze? No W Starym Zauczu akurat troszkę się tam dzieje, mamy punkt gastronomiczny, tak jest parking, więc coś się pozytywnego zadziało. Ale są również inne miejsca, na przykład jeś w zastawie. Gdzie hmm, praktycznie każdy turysta, który odwiedza ścieżkę Czachary, przejeżdża tamtędy i no, cały czas czeka na jakąś inicjatywę. E, no ludzie, jak widzę to tak, że wtedy nam będzie wszystkim dobrze, jeżeli też ludzie nauczą się zarabiać na tych turystach, których państwo e, przyciąga do siebie. A jest ich jednak z roku na rok e, coraz więcej. Chyba się rozgadałem, nie wiem czy koniecznie na ten temat chciałabym Ja Jeszcze tak, tak dołożę trochę. Bez, a, tak. E, to wydaje mi się, że jedna rzecz, którą od razu powiem, pamiętam, jest taka ciekawa publikacja, która się ukazała kilka miesięcy temu. Eksperci Client Earth Prawnicy dla Ziemi napisali taką publikację, Wskazującą na to, co należałoby zmienić w polskim prawie, żeby samorządy były bardziej skłonne witać parki narodowe z otwartymi rękoma, dlatego, że obecnie to jest z punktu widzenia finansowego często dla nich obciążenie. To jest jedna z przyczyn, dla których nowe parki w Polsce nie powstały już od ponad 20 lat, a każde poszerzenie parku też napotyka na ogromne przeszkody. Więc tutaj na pewno trochę zmian prawnych, czyli tej interwencji ze szczebla centralnego by się przydało, natomiast na poziomie lokalnym wydaje się, że tutaj idąc trochę tropem tego, o czym mówił pan rektor, czyli liczba turystów odwiedzających wzrasta i to, jak pokazują te dane, z 2021 roku wzrasta w bardzo szybkim tempie. Natomiast kluczowe dla tego, żeby było widoczne, pozytywne przełożenie dla lokalnej gospodarki, są faktycznie te noclegi, czyli to poprzez noclegi, poprzez wydłużenie tego pobytu, tym więcej może trafić pieniędzy do lokalnej gospodarki, tym bardziej ten efekt prorozwojowy może zostać wygenerowany. Więc trzeba by się było tutaj zastanowić nad tym, w jaki sposób można zmobilizować te siły lokalne do tego, żeby te miejsca noclegowe zarówno te już istniejące lepiej wypromować, a dodatkowo zachęcić do tego, żeby powstawały kolejne. Więc wydaje mi się, że na jednym poziomie to jest współpraca i promocja, na drugim poziomie to jest po prostu stworzenie jakby programów, które by zachęcały ludzi do tego, żeby takie miejsca noclegowe uruchamiali, czy to na zasadzie agroturystyki, pensjonatów, czy hoteli, to pewnie już wymaga większego kapitału, ale taka możliwość też jest. Znaczy ja troszeczkę z innej beczki, ale to jest interesujące mnie do Pana Dyrektora pytanie. Eee, tutaj, eee, eee, ostatnio w, po okolicy jeździ Dyrektor Balamary, Bala prawda, Pan Rychliczek, z dwoma ślązakami. Mierzą po poziom wody w studniach, przy okazji się podszywają pod Państwowy Instytut Hydrogeologiczny. Raz z Katowic, raz z Warszawy, raz z Lublina, prawda. jak przyjeżdża policja, to się okazuje wtedy, a ludzie jeszcze dotacje obiesują. I no jeżdżą też nie tylko po terenie jakby wydobycia tego planowanego, lecz też w okolicy, czy, czy też oni na przykład gdzieś tam na, po, na terenie parku, bo jak wiem wydobycie, prawda miało być do samej granicy parku według tego co oni tam planowali, czy też coś tam jakieś pomiary robią i czy w ogóle coś tam jakieś zainteresowanie z ich strony widać? Y nic mi nie wiadomo o tym, jakby gdzieś tam na terenie parku e, przedstawiciele Balamary e, mieli się pojawiać. E, jest to generalnie mało i mało prawdopodobne. Natomiast e, w okolicach, e, i owszem jest to, jest to możliwe, patrzę, czy nie ma która ratuje jeśli Siczewo z Bugnowa, bo mogę coś więcej powiedzieć na ten temat, e, czy gdzieś się widział. Natomiast, no, gdzieś tam dochodzą do mnie słuchy po dłuższej przerwie, powiedzmy trzy letni co najmniej, że y, przedstawiciele tej spółki Balamara będą chcieli się ze mną spotkać, więc coś jest na rzeczy faktycznie, że temat y, jakby zaczyna odżywać niestety. Jak się zdawało, że spokój jest, a, a coś na no. wiosnę Raczej skłania... co miesiąc, co miesiąc skłaniałbym się do, do, do tego, że, że coś, coś jest yy, na rzeczy, chociaż yy, no jeszcze oficjalnie nikt ze mną nie rozmawiał, yy, nikogo z pana nie było. Ale gdzieś tam yy, ćwierkają yy, ptaszki, że w najbliższym czasie ktoś się może pojawić. Yy, no jak się pojawi, no to, no to będziemy rozmawiać, tak? bo na tym rzecz polega, żeby żeby rozmawiać, natomiast ja będę się starał też obudować swoje stanowisko, przede wszystkim stanowiskiem Rady Naukowej Polskiego Parku Narodowego i na pewno taka rozmowa przedstawicieli spółki Balamara tylko ze mną, no tutaj w tym temacie będzie daleko niewystarczająca. Na pewno zaprosimy tych przedstawicieli na posiedzenie Rady Naukowej wtedy mm, szczegółowo będą mogli artykułować e, swoje <śmiech> potrzeby czy, czy, czy swoje pomysły i Rada Naukowa się tym zajmie. Ja się będę wsłuchiwał e, i no, podejmę dobre e, podejmę dobrą, dobre rozwiązanie tutaj oparte o stanowisko Rady Naukowej. Przede wszystkim, bo tam są ludzie, którzy się na wielu elementach e, znają, przyrodniczych, geologicznych, hydrologicznych, to są, to są specjaliści. Ja takim specjalistą z każdej dziedziny przecież e, nie jestem. Ale po to się ma e, właśnie Radę Naukową, żeby z jej rady korzystać. Tak to wygląda dzisiaj. Drodzy Państwo, ostatnie pytanie, bo czas zgoni. Krzysztof. E. Chciałbym zapytać o spojrzenie na taki pomysł, pytanie do doktora Roka. W poprzednich spotkaniach, w naszych rozmowach tutaj pojawił się i w propozycjach rekomendacji taki nur potencjalnie rozwojowy, czy będący źródłem rozwoju, wzrostu wpływów dochodowych, jak takie pozycjonowanie się tych terenów jako dobre miejsce do pracy zdalnej, do ściągania, fachowców z różnych dziedzin, którzy mogą po prostu mieć tutaj swoje miejsca pracy, czy to jako osadnicy, czy to jako po prostu okresowi goście, no, półturyści pracujący. Nie wiem, czy tego typu trend gdzieś jest zauważalny, czy to jest coś, do czego się można odnieść, czy, czy, czy to jest jakby w ogóle perspektywiczne, tak, punktu widzenia jakby obserwacji. To, e, rzeczywiście pa, pandemia trochę zmieniła ten obraz i e, teraz na przykład w te, w te wakacje prowadziłem badania w e, kilku gminach Polski właśnie takiej poza wielkomiejskiej i tam się pojawiało e, właśnie tak, e, włodarze tych miast zaznaczali, że taki trend zaczynają zauważać, aczkolwiek bardziej w odniesieniu do osób, które miały w przeszłości związek na przykład z tym miastem czy z tym regionem i wracały e, ze względu na to, że w dobie COVID-u zorientowały się, że ta praca zdalna jest dla nich wystarczająca, więc czemu mieszkać w tym mieście, którego niekoniecznie lubią, mogą wrócić do siebie. No ale skoro taki proces jest realny, już obserwowany, chociaż na razie na bardzo niewielką skalę, to znaczy, że wkrótce może być obserwowany także proces wynoszenia się niekoniecznie osób historycznie, że tak powiem, związanych z danym miejscem i przechodzenia na tryb zdalny. Myślę, że to jest w pewnym sensie kontynuacja, czy rozszerzenie jakby tego, co obserwujemy jako drugie domy, tak? co jest na pewno tutaj także na Polesiu widoczne, że wiele miejsc, wiele jakby nowych budynków, czy, czy nowych działek to są działki rekreacyjne, to są weekendowe, letniskowe domy. Natomiast na ile one będą przechodzić w ten tryb bardziej stały, to na razie w Polsce nie ma jakby takiego jeszcze wyraźnego trendu, można powiedzieć o zaczątkach. No i pytanie, na ile one będą się przekładały na fakt, czy na ile mogą stać się takim napędem dla czynnikiem rozwoju. Tutaj e, trudno jakby jednoznacznie rozstrzygnąć, bo mówimy o sytuacji hipotetycznej, ale na ile ja miałbym zgadywać, to, to wydaje mi się, że to może mieć znaczenie w tym, żeby taki region bardziej wypromować. To co mówiliśmy e, Polesie cierpi trochę na niską rozpoznawalność. To, to porównywałem na przykład z roztoczańskim parkiem, który ma znacznie wyższe wskaźniki tej rozpoznawalności, więc to jest jeden element. Drugi element to jest to, że istotne jest funkcjonowanie w różnych sieciach kontaktów, sieciach współpracy i poprzez to, że trafią tu osoby, które wcześniej były zakorzenione w jakichś innych kontekstach, mogą bardziej jakby w te sieci włączyć, czy to będzie związane, nie wiem, z turystyką ptasią i z przyciągnięciem tych ptasiarzy z zachodniej Europy, czy to będzie związane nie z turystyką, a na przykład z jakimiś przemysłami kreatywnymi, bardziej bazującymi na e, jakimś tam programowaniu, czy e, rzeczach, które właśnie mogą być robione zdalnie, to także może zaprocentować, aczkolwiek pewnie na, na razie bardziej na takim poziomie jednostek, niż tak, żeby to się przełożyło na kondycję całych gmin. Później jakby kondycja gminy jest pochodną tego, jakie podatki są płacone na miejscu, więc rzeczywiście duże znaczenie ma lokalizowanie przedsiębiorstw, bo to wpływ z podatków od nieruchomości, wpływ z podatków od firm ma istotne znaczenie w budżecie gminy, oprócz wpływu z tego podatku od osób fizycznych, który w tej sytuacji, o której mówimy, byłby w zasadzie tym jedynym dodatkowym źródłem. Więc wzrost zamożności mieszkańców bardziej niż wzrost zamożności samej gminy. Kontynuując ten wątek z pracą zdalną, że tutaj technologia jakby wspiera, rozwój technologii wspiera ten temat, bo zarówno gmina Urszulin jak i obserwuję, że ościenne gminy bardzo intensywnie prowadzą zakładanie szybkiego internetu światłowodowego. Ten światłowód już w większości tutaj przynajmniej naszej gminy jest położony. My jako park już od miesiąca korzystamy z szybkiego łącza światłowodowego ale i wszyscy y, mieszkańcy, którzy tylko zechcą się podłączyć, mogą ten szybki internet mieć na no, myśl, że dla pracy zdalnej to jest jakby kluczowa y, rzecz, y, ta, ta łączność szybka, zdalna y, ze światem, coś jeszcze nie mamy powiedzieć, ale nie cię do spółki. Bardzo dziękujemy.